W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy jak zostałeś złapany za jazdę po narkotykach, to na badaniach lekarskich w womp czyli Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Spra Pracy, sprawdzą Cię również pod kątem nadużywania alkoholu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No i zacznę tradycyjnie od zapytania wyjątkowo pechowego kierowcy, któremu jednak prawko do czegoś jest niezbędne zapewne do wykonywania zawodu, tak jak każdemu z nas. Witam, moje pytanie jest następujące, niedawno dostałem list o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewne nieba niebawem dostanę skierowania na badania lekarskie. No ups, zapomniał internauta wspomnieć o badaniach psychologicznych, psychologii transportu, ale jak stało to się pierwszy raz mógł o tym fakcie nie wiedzieć. Zostałem złapany za jazdę pod wpływem THC, i na pewno będę badany pod kątem tego THC, czy zażywam i tak dalej, ale czy będę badany też pod kątem alkoholu, no próby wątrobowe, no czy używam tego alkoholu. Czy zasada jest prosta, że kierowca, badany pod kątem, że kierowca jest badany pod kątem tego, za co został złapany, no czy wszystkiego. Bardzo zależy mi na tym, aby dobrze przejść te badania i nie wiem, czy muszę odstawić alkohol na 4-6 tygodni. Nigdy nie zostałem złapany wcześniej za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Sprawa nie jest taka prosta, bo norma z rozporządzenia Ministra Zdrowia daje lekarzowi bardzo szerokie pole manewru. Aby nie być gołosłownym, zacytuję tutaj artykuł 4, ustęp 2 z tegoż to rozporządzenia aktualnego. Jak się ukaże nowe, być może artykuły będą inne, przynajmniej numery tych artykułów. Czyli zacytuję stosowny artykuł 4, ustęp 2. W wyniku badania lekarskiego uprawniony lekarz stwierdzał u osoby badanej istnienie lub brak objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków o działaniu podobnym do alkoholu lub ich nadużywanie, te środki działające podobnie do alkoholu to jest nasze THC lub inne narkotyki, przyjmowania leków mogących mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu. Czyli w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zbadać się jednocześnie pod kątem alkoholu, jak i narkotyków, a nawet innych leków mogących mieć wpływ na Twoją jazdę. No, Czy jakichkolwiek innych chorób istotnych do oceny zdolności do prowadzenia przez Ciebie pojazdu mechanicznego. No ale pada zasadnicze pytanie, o co tu chodzi internaucie, jak to ma się do praktyki w WOMP-ach? Przepisy przepisami, życie życiem. No i na ile lekarz sumiennie skorzysta z tych swoich bardzo, bardzo, wierz mi, szerokich uprawnień. Nie ma takiej prostej reguły, że sprawdzą Cię na jedno i drugie za każdym razem. No, ale niestety w większości wątpliwości tak się robi. No, nie mogę jednak wykluczyć w przypadku, że jakimś cudem Ci się uda i ocenią powiedzmy tylko Twoją sprawę związaną z tym THC, a nie będą w ogóle dociekać Twoich inklinacji do alkoholu. No, w końcu sama jazda pod wpływem narkotyków, same te narkotyki wystarczą, aby zabrać Ci prawko na dość długi okres, a nawet na zawsze. Jestem zwolennikiem dmuchania na zimne i na wszelki wypadek poszedłbym czysty pod względem każdej, i to naprawdę każdej używki. No chyba, że palisz, papierosy, no to.. No ale też nie, nie byłoby źle, żebyś rzucił. No jak sprawdzą Cię tylko na tą jedną to możesz oczywiście napisać radosny komentarz tutaj pod tym filmikiem, że nie miałem racji, a Ty możesz się proklamować, możesz się ogłosić kolejnym guru od badań WOMP wojewódzkich ośrodków medycyny pracy za jazdę po alkoholu, czy po jakichś innych używkach, a paru już takich dżentelmenów miałem. Z drugiej strony otrzymuję bardzo wiele, i to naprawdę wiele maili osób, które niestety porad zaczęły szukać dopiero po negatywnym orzeczeniu lekarskim czy psychologicznym, czyli jakby to powiedzieć już Mikołaj Rej mówił, mądry Polak, po szkodzie, no skąd my to obaj znamy. Na tym kończę, jeżeli ten filmik coś Ci pomógł daj oczywiście lajka, daj kciuka, możesz ten filmik umieścić na swoim portalu społecznościowym, na Facebooku, naszej klasie, Google+ możesz wkleić na swoją stronę internetową czy gdziekolwiek się podzielić tym linkiem na jakimś innym portalu. Oczywiście jak najwięcej jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na mojej witrynie badania lekarskie kierowców.pl jest tam cała kategoria artykułów poświęcona różnym życiowym opisom problemów z jazdą po alkoholu, nie tyle problemów z jazdą, bo to problemy jak problemami, ale problemów jak już Cię złapią za jazdę po alkoholu. No i oczywiście wpadnij tam już teraz poprzez link w opisie do tego wideo. No i jeżeli chcesz więcej takich filmów, musisz tutaj zasubskrybować, a nawet zasubskrybuj już w tej chwili mój kanał YouTube. Tutaj gdzieś są guziki na subskrypcję. Mój kanał YouTube jest to Lekarz Medycyny Pracy. No i też serdecznie zapraszam Cię do tej subskrypcji, przynajmniej raz na tydzień czy częściej puszczam jakiś filmik dotyczący tematyki jazdy po alkoholu. Czyli jeszcze raz kończę, mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No tak na marginesie. Radzę, i to naprawdę ze szczerego serca, radzę Ci badania w WOMP, czy badania w psychologii transportu potraktować niezwykle poważnie. Pójść przygotowanym na wszelkie niefortunne problemy zdrowotne, jest więcej niż pewne, że jeżeli coś tam ukryłeś, to jakimś cudem to w tym WOMP-ie wypłynie. I nie chodzi tutaj tylko o te problemy alkoholowo-narkotykowo-używkowe, ale wychodzą różnego typu padaczki, nadciśnienia, cukrzyca, różne dziwne inne choroby, o których możesz nawet w danej chwili nie mieć pojęcia. No, potem się oczywiście będziesz cieszył jak zbadano Cię nieco mniej dokładnie i jakimś cudem odzyskałeś za swoje ciężko zarobione pieniądze, swoje upragnione prawo jazdy. Czyli tak, spodziewaj się tego gorszego wariantu wydarzeń, gorszego scenariusza, cieszę się pełnią życia, jeżeli będzie lepiej. No a po traktowaniu, o potraktowaniu, o potraktowaniu tego jako nauczki na przyszłość, nawet tutaj nie będę Tobie jako osobie świadomej wspominał. Czyli bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.